Jestem bardzo zadowolona, bo bardzo fajne wyzwanie przed nami. Pokażę Wam wyzwanie z second hand. Oczywiście wszystkie rzeczy w tym wyzwaniu będą z lumpexów, z rzeczy z, rzeczy z mojej szafy, ale 95% rzeczy z mojej szafy są z drugiej ręki, więc w zasadzie wszystko tutaj, co zobaczycie, to są rzeczy używane. No i kochani, to wyzwanie robię z youtuberką RedHead. Justyną z Redhead, z kanału Redhead. To jest kanał modowy. Justyna robi przeróżne stylizacje. Pokazuje hole, szczególnie hole sukienkowe zauważyłam i rajstopowe, bo ona kocha sukienki. Bardzo przyjemny kanał, bardzo Was serdecznie zapraszam. Bardzo fajne robi właśnie też programy stylizacyjne, takie z vintage rzeczy. No i w jednym z tych programów właśnie do niej zagadałam bo bardzo mi się spodobał jej pomysł i też wcześniej już o tym myślałam, by zrobić właśnie wyzwanie Sex and the City, czyli Seks w Wielkim Mieście. Oczywiście mówię o tym oryginalnym serialu, nie o tym, nie o tym który teraz jest nagrywany, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest kontynuacja nagrywana, niestety bez jednej z aktorek, która brała udział w, pierwszej, w pierwszym serialu, bez Samanty. Mówię o bohaterce, oczywiście. No niestety, ale ale tak czy inaczej super. No i kochani, jestem bardzo podekscytowana, bo zrobiłyśmy z przyjaciółką, do której, jeżeli macie ochotę, to też jest link w moim opisie filmu, fotografką, anią I, i zrobiłyśmy naprawdę super zdjęcia w mieście i też nie tylko w mieście, całą sesję zdjęciową właśnie z tych stylizacji. Więc już teraz Was serdecznie zapraszam. No i kochani, będę pokazywała Wam stylizację po dwie. Najpierw swoją stylizację, bo wiedzcie, że to wyzwanie polega na tym, że ja wysłałam cztery wybrane przeze mnie stylizacje z serialu do Justyny i ona wysłała do mnie swoje cztery propozycje i robimy obydwie. Czyli jedną moją propozycję, jedną propozycję Justyny to będzie prawdziwe wyzwanie dla mnie, no bo wybierając wiadomo swoje brałam pod uwagę, czy mogę tą stylizację zrobić. Ale myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie, więc już zapraszam. No i moi drodzy, oczywiście e, od, no, odniesienie do filmiku Justyny będzie e ekranach na końcu. Link do jej kanału też będzie w opisie filmu. Także zapraszam serdecznie, bo na pewno będziecie ciekawi, jak ona sobie z moimi stylówkami ze, przeze mnie zaproponowanymi poradziła i w ogóle jak zrobiła te same stylówki, które ja robię. Też jestem mega ciekawa. Kochani, tymczasem przechodzimy. No i oczywiście pierwsza postać to Carrie. Oczywiście główna bohaterka i narratorka serialu. Kerry jest taką osobą, z którą ja się mogę identyfikować, bo jest pisarką, ja też piszę, jest, ma taką artystyczną duszę, uwielbia modę, więc w ogóle <grytania> jej stylówki zawsze praktycznie mi się podobają. No może z małymi wyjątkami, powiem Wam, że na przykład w drugim filmie pełnometrażowym, patrząc jak Kerry ubrała się na targ arabski, to trochę no już troszkę poleciały tam, polecieli twórcy filmu z wyobraźnią według mnie, no ale, ale wiadomo, muszą być czasem takie ekstrawagancje. Tymczasem e, oczywiście wy, moja propozycja, będę mówić pierwszą moją propozycję, moja propozycja to była ta stylówka, czyli stylówka w zasadzie z czołówki serialu. E, no oczywiście, bo to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, ponieważ w ogóle ta stylówka to jest kwintesencja też mojego ulubionego stylu. Czyli styl baletnic trochę taki. No i już ostatnio mówiłam, że uwielbiam styl baletnicy, baleriny i w ogóle takiej dziewczyny tańczącej. Nawet i, i sportowy, i, i taki wyjściowy, i właśnie sukienkowy. No i tak, e, zobaczcie najpierw przebitkę z, e, zdjęcie z, właśnie z tej stylówki serialu. No i jest dość podobne do tego, co wybrałam tutaj. E, spódnica Kerry jest może bardziej warstwowa, tak? Ona ma takie trzy falbany bodajże. I jaśniejsze body, ale generalnie idea jest bardzo podobna i wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Zobaczcie, możecie tutaj zobaczyć, jak ja wyglądam w tej... Moja spódnica jest trochę bardziej puffy, taka, taka napuszona może i ma taki lekko niebiesko-pistacjowy kolor. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w filmie, ale jest lekko-pistacjowa jakby, taka szaro-zielonkawa i też ma taki właśnie atłasowy pas. Moje body jest minimalnie ciemniejszym odcieniu. Jest takie brudny róż I to jest to body z intymissimi moje. No i mam y, sandałki na wysokim obcasie, więc też podobnie dosyć, tylko moje są kremowe. Y, no i do tego miałam taką mini torebeczkę złotą, bo tak szczerze to tam na tych zdjęciach Kerry nie zauważyłam, czy ona miała torebkę, jeśli miała to właśnie taką mikro clutch bag, taką do ręki malusieńką, no i ja też taką właśnie wybrałam i też nie zobaczycie ich za dobrze, bo wszystkie ujęcia są takie bardzo wypodowane, no i mam nadzieję, że Wam podobają, bo wydaje mi się, że, że zrobiliśmy dość fajne te zdjęcia i takie, żeby oddawały trochę właśnie ducha tamtego tamtej stylówki Kerry, Kerry. No i są takie, są takie właśnie niby na skwerze miejskim, to jest akurat rynek górny w Wieliczce, jak może niektórzy poznają. No i bardzo mi się podoba ta stylówka, no to jest chyba moja ulubiona, ale jest też kilka świetnych innych stylówek, które za chwilę zobaczycie. Dobra, piszcie koniecznie co uważacie o tej stylówce, jak się Wam ona podoba. Ja mam trochę problem, gdzie się w coś takiego ubrać. Pewnie na jakąś taką imprezę ze znajomymi, taniec, ale nic. No, może do klubu też, ale, ale raczej bym tak pewnie na miasto po prostu tak o sobie przejść nie wyszła. Mimo wszystko, aż tak szalona jak Kerry nie jestem. E, dobra, kochani, teraz stylówka Justyny. No i Redhead zaproponowała stylówkę, która też bardzo, bardzo mi się podoba, jest przepiękna. Chyba to jest z, z tej serii, gdzie Kerry jest w Paryżu z tym artystą. Tak mi się wydaje. I zobaczcie, tutaj czerwona sukienka w kropeczki, czarny berecik, ma też jakąś taką do ręki torebeczkę. Nie wiem, jakie tam były buty, ale to mniejsza z tym, bo to jest scena w przedpokoju. No i zobaczcie, ja znalazłam praktycznie identyczną sukienkę i to jest sukienka, którą kupiłam kiedyś mojej bratowej na chrzciny synka. I naprawdę jest bardzo podobna, oprócz tego, że tam Kerry miała zapinane ramionczka na takie guziki, a tutaj są takie ramionczka z falbanką, ale kolor Styl sukienki jest praktycznie taki sam, ona jest też taka z kontrafałtkami i rozkloszowana dołem. No i czarny beret, oczywiście znalazłam jakiś czarny beret w domu, chociaż ja, szczerze mówiąc, nie wygląda za dobrze w beretach, no ale czego się nie robi dla wyzwania, prawda? U mnie wystąpiła taka nie klaczba, nie, nie, nie torebka vintage'owa do ręki, tylko taka czerwona torebka longchamp. Ona jest ciut mocniejszym czerwonym, ale powiem Wam, że to tak bardzo mi to nie przeszkadza. No i też nawiązałam Longchamp, czyli właśnie francuska firma. Skojarzyło mi się z tą paryską właśnie stylóweczką. No i moje czerwone, ja tu włożyłam, bo nie wiem jakie tam były buty, moje czerwone szpilki od Michaela Korsa, one są w identycznym praktycznie kolorze, nawet nie praktycznie, tylko są takie same odcieniu takim soczystym, jasno-czerwonym, jak ta sukieneczka. No i Eee, bardzo, bardzo fajnie to wyszło według mnie eee, bardzo byłam szczęśliwa, że ona przysłała akurat tą stylówkę, bo mi się bardzo też podobała był mój drugi wybór, czy trzeci wybór jak chodzi o kery no i bardzo mi się podoba ta sukienka też ona jest na mnie trochę za duża, to nie wiem czy to tam widać na zdjęciach, hmm. mam nadzieję, że nie zdjęcia są, starałyśmy się zrobić w podobnym charakterze, jak te właśnie, które były w, w, z filmu no i dlatego w przedpokoju tutaj, takim trochę podobnym, przy wyjściu tak? No kochani, no to to, to jak chodzi o Kerry, no jestem mega ciekawa, co wymyśliła już No i moi drodzy, oczywiście przypominam o subskrybowaniu kanału. Jeżeli jesteście tu nowi, to serdecznie zachęcam, bo będą super programy. No i dajcie polubienie, jeśli Wam się spodoba filmik. Kochani, idziemy dalej. Teraz Charlotte. Dlaczego wybrałam drugą Charlotte? To jest kolejna jakby... w.. W mojej hierarchii osoba, której styl bardzo mi się podoba. Nie tak może aż jak Carrie, ale bardzo lubię Charlotte. Jest bardzo kobieca i ona jest taką reprezentantką tutaj wśród koleżanek um, arystokracji. Nazwisko York sugeruje jakieś pochodzenie, korzenie brytyjskie. Um, no i właśnie jakąś arystokrację, bo to jak najbardziej jest um, sugestia rodziny arystokratycznej. Ona się cały czas obraca w takich kręgach... Um, towarzystwa właśnie ludzi bogatych i tak dalej no i oczywiście jej stylówki też są odpowiednikiem, jest bardzo kobieca elegancka, dużo jest klasyki, dużo jest sukienek takich skromnych, kobiecych, dziewczęcych wręcz no i moja stylówka, moja propozycja to jest moja sukienka vintage'owa, którą kiedyś Wam pokazywałam i zobaczcie najpierw oczywiście tutaj pierwowzór Pierwowzór to sukienka chyba Chanel, ale nie jestem na 100% pewna, szczerze powiedziawszy, albo coś w tym rodzaju. Sukienka z baskinką, czy, to, czy też to jest kostium być może, tego do końca nie wiem, właśnie też z takimi oblekanymi guziczkami. Jest tam baskineczka, kolor jest bardzo mocny róż, u mnie troszkę ciemniejszy nawet niż, niż mocny róż, taki już to troszeczkę wpada w taki biskupi lek kolor. No i lekka modyfikacja, no bo oczywiście ja nie mam takiej samej sukienki, to jest chyba oczywiste, natomiast, natomiast kolorystyka, tak, styl, tak, ponieważ um, ja nie lubię baskinek i nie, źle się w nich czuję. Jeżeli macie chłop, taką figurę chłopczycy prostą, bez wcięcia, to baskinki będą dla Was super, natomiast ja, ja się źle czuję w baskinkach. Być może odpowiednio skrojona baskinka z wyższej półki ubrań, tak jak u Charlotte, będzie fajnie właśnie maskowała, może troszkę przy szerokie biodra, bo Charlotte jest bodajże typem gruszki. Ma szersze biodra, a bardzo kobiece ramiona. No ja nie. <śm> no i zobaczcie, u mnie sukienka odpowiednikiem jest długościowym. Ma też rękawki, no i ma takie falbanki z boku, zamiast baskinki to tutaj wariacja tego, tego marszczenia właśnie, jest po boku taki piękny detal, z jednej strony takie falbany schodzące w dół. No i żeby podkreślić talię, ubrałam sobie pasek vintage w kolorze, takim właśnie różowym, piękny, z, taki, z, takim, z takich sznurków jakby i tutaj zdobiony złotą klamrą. Bardzo mi się podoba ta sukienka i właśnie niedawno Pani Krawcowa mi przerobiła, poprawiła mi krój rękawów, także tam jedna pani, jedna moja, jedna moja komentująca Pani właśnie się martwiła, że usunę te rękawy. Nie usunęłam ich, bo okazało się, że da się je korygować. Tutaj trzeba było je zwęzić, usunąć poduszki, także całkiem fajnie się to udało według mnie. No jest to bardzo elegancka sukienka z szantungu, z takiej surówki jedwabnej, i bardzo mi się podoba. No zobaczcie, tutaj wyszły takie styluweczki i ja troszkę zmieniłam jak chodzi o, tutaj o torebkę, mianowicie użyłam torebkę moją od John Rocka, niedawno kupioną, a dlaczego ją użyłam, bo po pierwsze nie mam oczywiście różowej torby do kompletu ze sukienką, to jest oczywiste, no i też aż tak bardzo różowego nie lubię, żeby wszystko mieć na różowo, więc u mnie szpilki, też takie na koturnie, jak tam Charlotte ma w stylówce. Tylko, że tutaj nie są to takie sandałowe wycięte, tylko zamszowe, cieliste, takie jasno-beżowe, wysokie szpilki na koturnie. Dune, oczywiście z lumpeksu. No i ta torebka nawiązuje kolorem do szpilek, czyli jest taka neutralna do tej sukienki, ale zobaczcie, nieprzypadkowo ją dobrałam, bo ona ma tutaj piękną taką właśnie, jak tutaj te falbanki na dole sukienki jest ozdobiona taką falbanką na zapięciu właśnie, skórzaną. No i z tej strony przy tej małej kieszonce też jest falbanka, więc w ogóle według mnie ta torebka idealnie pasuje do tej sukienki. Nawet bardziej mi się chyba podoba to połączenie niż to w filmie. Znaczy oczywiście tamta torba to jest na pewno jakiś mega wypas markowy, no ale jak ja bym się miała ubrać w tym takiej ciężkiej, wielkiej torby, raczej do tego nie wzięła, tylko właśnie taką słodką torebeczkę z falbaneczką. Ciekawa jestem, co myślicie o tej stylówce. Piszcie, koniecznie. No i to jest mój wybór, jestem ciekawa Justyny interpretacji tego stroju, bo na pewno też nie ma identycznej sukienki. No i druga stylówka jest właśnie to, co Justyna przysłała, czyli stylówka już z końcowych sezonów serialu i w dodatku wtedy Charlotte była w ciąży. i oczywiście umówiliśmy się, że nie bierzemy pod uwagę ciąży, bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie styl ubrania, pominęłyśmy ten element ciążowy. No i zobaczcie, tam jest praktycznie bardzo podobna sukienka u Charlotte, tylko płaszcz jest też w jaśniejszym odcieniu, taki blady róż, taki baby, taki dol, tak? Jaśniutki róż pudrowy. U mnie jest taki mocny róż, bo nie miałam płaszcza jasno różowego, no to oczywiście zamieniłam to na taki wyrazisty kolor. No i do tego Charlotte ma czarną torebkę. Ja też wybrałam sobie czarną taką. Pudełkową torebeczkę lakierowaną, elegancką, żeby do, do kropeczek nawiązać. No i u niej były chanelowskie klapeczki na niskim obcasie, bo była w ciąży, więc w ogóle nie wiem, jak i tak wytrzymała na tym obcasie aktorka. Ale u mnie też niski obcasik i nie Chanel, ale takie pod kolor, niedawno też pokazywane przeze mnie, klapeczki ozdobne takie. Wiecie co, one mają taki wzorek, ale właściwie ten wzorek też jest, oprócz tego, że to są takie łezki, to tworzą je takie kropeczki z tych koralików, więc w ogóle mi to nie przeszkadza, że, że to nie jest całkowicie gładki błód, a zresztą Charlotte też miała tam ozdobne zapięcie na tych szanelkach z, z cyrkoniami, więc jak najbardziej tutaj też mam cyrkonie na tych moich pięknych klapkach i bardzo mi się podoba ta stylówka ciekawa jestem, co Wy sądzicie. No tak to mi wyszło. Jestem zadowolona, bo bardzo podobnie wyszło w pod bardzo podobnym stylu i nawet buty udało mi się idealnie dobrać, wydaje mi się, tutaj tej stylówy. Jestem ciekawa Waszych opinii oczywiście i jestem bardzo ciekawa, co Justyna wymyśliła. No i kochani, idziemy dalej. Teraz Samantha I powiem Wam, że gratulacje dla Justyny, bo Wybrała fajniejszą stylówkę. Na pierwszy rzut oka mi się wydawało, że nie będzie to mój styl, ale jest rewelacyjna ta stylówka. Teraz ją zobaczycie, ale najpierw moja. Ja wybrałam takie coś. Zobaczcie sobie na zdjęciu oryginał. Samantha ma na sobie żółtą sukienkę z białym paskiem, żółty żakiet, jakąś taką torbę bardziej biznesową i sandały. Takie na obcasie. I ma ze sobą pieska na smyczy, więc zaraz zobaczycie, że w moich zdjęciach też wystąpił piesek. Piesek mojej przyjaciółki właśnie, stwierdziłam, że to jest świetne nawiązanie, tak troszeczkę dla jaj, ale wybrałam tą stylizację, bo wiedziałam, że mam żółtą sukienkę po prostu i że będę miała dosyć podobną żółtą sukienkę, może jest minimalnie krótsza od tej w oryginale, ale jest bardzo podobna taka lekko rozkloszowana sukienka na szerokich ramionczkach ona jest nieco oficjalna ja nie miałam białego paska odpowiedniego do stroju więc wybrałam taki złoty ozdobny ale wydaje mi się, że też fajnie wygląda w stylu do sukienki, pasuje no i mam żółty, taki vintage'owy żakiecik ale lata 60 chyba nawet z lat 60 czy 70 ale on tutaj jest tylko tak narzucony na ramiona I zobaczcie sobie na zdjęciach no i do tego wybrałam też vintage torebeczkę, którą mam taką kremową, no i będzie super to pasować, bo te sandały, które mam na sobie, właśnie wystąpiły w tej stylówce, bo ona też miała takie właśnie jakby paskowe budki na obcasie, więc to idealnie i kolor moich sandałów, i, i, i, i ta, do tej torebki idealnie się zgrał, i ta torebka jest też właściwego rozmiaru, i no i tak taka jest oficjalna pudełkowa przez ten swój vintage'owy styl. Bardzo mi się to spodobało do tego. No i zobaczcie, tak to wygląda. No, wydaje mi się, że bardzo podobnie. Ten Pewnie ten żakiet y, Samanty jest dłuższy tam, ale nie widać go, bo on jest tylko narzucony, więc stwierdziłam, że ten króciutki, krop topowy żakiecik y, w taką też fakturę będzie fajnie do tego wyglądał. No i w ogóle wydaje mi się, że tak, jak chodzi o dokładność, o, o, taką, o taki styl, to, y, to fajnie to wyszło całkiem. Całkiem... Y, Całkiem podobnie i całkiem w takim właśnie filu, być może tutaj można było yy, trochę dłuższą mieć tę sukienkę, no ale nie mam dłuższej, ale i tak według mnie ta sukienka fajnie fajnie oddaje ten styl Samanty z, te, z, z tej sceny właśnie. Kochani, ciekawa jestem też, co Wy o tym myślicie, na ile Wam się to podoba. No i teraz ta wspaniała stylówka którą wybrała Justyna i o której też myślałam, więc jak ona mi to przesłała, to się bardzo ucieszyłam, bo to była chyba na równi stylówka, która mi się podobała. Z tą, tylko właśnie miałam problem, bo nie miałam za bardzo z czego jej zrobić, no i tutaj musiałam kupić po prostu rzeczy do tej stylówki, na szczęście w lumpeksach. No i widzieliście tą spódnicę w ostatnim holu to jest spódnica z tego hola z tego programu o second handzie Biga, za 3 złote, dosłownie za 3 złote. No jest bardzo podobna do spódnicy Samanty, bo zobaczcie, tutaj Samanta ma taką właśnie przed kolanko, wąską, obcisłą spódniczkę białą. Bardzo fajną, bardzo ładną. W ogóle no, z mnie ta stylita. No i właśnie taką hiszpankę, bluzkę z bardzo bufiastymi rękawami. No i nie miałam takiej bluzki, ale znalazłyśmy właśnie z przyjaciółką na vintage bluzkę. I też była niedroga, bo tam coś koło niecałe 30 zł chyba kosztowało no a, a moja przyjaciółka stwierdziła, że przydałaby jej się taka bluzka fajna na zajęcia, bo ona prowadzi te zajęcia taneczne, że będzie to fajnie wyglądało no i oczywiście, że nie jest identyczna, bo nie jest cieniowana jeszcze z żółtym, ta bluzka ale jest niebieska i do tego włożyłam szeroki, żółty pasek właśnie, żeby ta kolorystyka jednak została zachowana, no i ten szeroki pasek pięknie właśnie ukształtował podobnie właśnie jak tam na stylówce Samanty tą bluzkę tutaj opuszczone jedno ramię no i do tego mam żółtą torebkę tym razem nie jest to taka duża torba jak miała Samanta ale taka mała torebka vintage ale jest w super kolorze jest w identycznym kolorze jak ten pasek zobaczcie no i bardzo fajnie to wygląda według mnie do tego świetna kolorystyka no i mam moje takie eleganckie vintage kremowe buciki Pali Samantha też miała tam kremowe buty właśnie na sobie na obcasie no Mega firma, mega jakość, naprawdę mimo wpływu lat, to jest chyba z lat 80, no to są w idealnym stanie i świetnie się prezentują, naprawdę świetnie się też w nich chodzi, to jest najlepsze. No i w ogóle ta stylówka mi zachwyciła i chyba zdjęcia z tej stylówki są moje ulubione, naprawdę super to według mnie wyszło, nawet trochę w podobnym settingu, w podobnej tam sytuacji powiedzmy z ulicznej, jak, jak Samanta właśnie miała to zdjęcie. Także bardzo jestem zadowolona z tej stylówki i super, że jest to na ją wybrała, strasznie mnie to cieszy i jestem też bardzo ciekawa, co ona, wy, co ona wymyśliła i jak, jak to ograła. Także, teraz idziemy dalej. No i kochani, ostatnia bohaterka, czyli Miranda. Niektórzy twierdzą, że Miranda jest tak najmniej modowo ciekawą postacią, ja się w ogóle nie zgadzam. Eee, może, może jej stylówki są takie bardziej zachowawcze, bo ona jest prawniczką w tym serialu, są takie nieraz bardzo biurowe, oficjalne, nie są jakieś ekstrawaganckie, ale Miranda ma świetny styl. Eee, naprawdę dużo jej stylówek było mega eleganckich i przede wszystkim ubiera się, przynajmniej ubierają ją w tym serialu, eee, bardzo fajnie, zgodnie z jej typem kolorystycznym. Ona jest typową taką jesienią z rudymi włosami, jasną cerą i naprawdę dużo tych stylówek przepięknie właśnie podkreślało tą jej urodę wyjątkową. No, mnie się bardzo dużo stylówek Mirandy osobiście podobało. Jest nawet taka książka We should all be Mirandas. Wszystkie powinniśmy być Mirandami. O tym właśnie, jak, jak bardzo y, ten styl jest uniwersalny, z klasą i w ogóle taki y, właśnie fajnie y, dla każdego na co dzień. Taki zgodny jakby. No także przechodzimy już do stylówek na Mirandę. No i pier moja stylówka oczywiście pierwsza będzie. I zobaczcie sobie w przebitce, e, tam jest e, Miranda razem z Carrie idzie po ulicy i ma taką bluzkę w takich właśnie fajnych kolorach przenikających się właśnie świetnie dobranych do jej typu kolorystycznego, tam są jakieś lekkie fiolety, e, coś tam pomarańcze, jakieś róże, coś tam się przebija zieleń, no i oczywiście, że nie miałam identycznej bluzki, ale kupiłam taką bluzkę i pokazywałam Wam ją jedwabną, która wędruje też do mojej przyjaciółki bo to też jest bardziej jej typ kolorystyczny będzie pasować też właśnie do typu wiosny no ale tutaj ją włożyłam jeszcze, bardzo ładne kolory, takie, zobaczcie właśnie, takie zgniłe zielenie, trochę różu, trochę takiego różu morelowego, beż, turkus bardzo jasny i ona ma podobną długość rękawa, trochę inny dekolt, ale podobna właśnie taka do łokcia rękawek, jest bardzo taka powiewna powiedziałabym, no i do tego praktycznie identyczna jest moja ta spódnica ukochana zresztą, jedwabna troszkę wiadomo tu inny design jest, ale materiał na pewno tamta spódnica też była jedwabna, jestem przekonana kolor jest prawie identyczny, taki właśnie beż, jasny no i świetnie wydaje mi się, pasuje to do tej bluzki tutaj, no i do tego Miranda miała tam taką torebkę, ja nie, nie wiem jak w całości wygląda ta torebka, ale tutaj ja wybrałam zieloną, bo u niej tam prześwitywało na zdjęciach, że jest coś zielonego w tej torebce. No i mam właśnie taką zieloną torebkę moją, za, kiedyś kupioną za 2 złote bodajże, tak? Bardzo fajna zresztą Modalu, bardzo firmowa torebka i świetna, funkcjonalna ze skórki no i super, do tego pasuje i do tego mam te, te same szpilki, co w stylizacji z Charlotte były, czyli takie właśnie lekko na koturnie, beżowe, zamszowe o dość wysokim obcasie no i taka stylóweczka całkiem też mi się, jestem zadowolona i że fajnie to wyszło wiedziałam, że ta spódnica będzie tu miała główną rolę, bo ją kocham po prostu no i dlatego chciałam ją użyć właśnie żeby jeszcze przerobić ją w jakiejś stylówce żeby, żeby się jeszcze bardziej zainspirować no i wyszło wydaje mi się Jestem ciekawa Waszych opinii na temat tych stylówek. Całkiem fajnie mi się to podoba. Co prawda ja nie będę do tej bluzki tego nosić akurat ani do tych butów, bo te buty noszę tylko do stylówek, nie jestem w stanie i w nich w ogóle chodzić. No chyba, że na scenę, ale to na chwilę. No, także, także bluzeczka idzie do mojej przyjaciółki, podobnie jak ta niebieska od Samanty. No a tymczasem ostatnia stylówka, czyli stylówka, którą przysłała mi Justynka z Red Hat. No i to jest jedyna stylówka, która nie jest sezonu letniego. To jest stylówka typowo jesienna, taka zimowa. Na Nowy Jork to może nawet być późna jesień, czy tam jak jest cieplej w zimie. No i też dość fajna jest ta stylówka. Zobaczcie, ona tam ma taką, taką kurtko, płaszczyk zmarszczony w pasie pasem brązowym, brązową spódnicę, czy to być może to jest sukienka też, taka dzianinowa, w kolorze brązowym. Tu jej tam coś wystaje brązowego, torebka jest bodajże tam u niej czarna chyba ale nie jestem do końca pewna. I, I ma takie butki bardzo podobne do moich, które tu wybrałam, zobaczcie. Ja wybrałam takie butki w podobnym kroju bardzo, na obcasie z takim jakby tanecznym tutaj wiązaniem, zapięciem, natomiast ona tam miała chyba te buty brązowe, ja wybrałam czarne, bo nie mam akurat takich brązowych i wydaje mi się, że tutaj to nie ma znaczenia, bo nawiązuje to do płaszcza, więc mogą być czarne. No i wybrałam oczywiście moją torebkę z ostatnich zakupów, bo idealnie pasuje do kolorystyki tej stylówki, a wydaje mi się, że czy tutaj bym wzięła moją, um, mojego ferragamo czarnego, czy tą torebkę, to wszystko jedno, a bardziej mi się podobała brązowa, bo bardziej ją widać na tle kurtki. No i moja kurtka jest w takim samym kolorze, z takiego pięknego um, flauszu, z, um, to jest Patrycja Pepe w ogóle, kupiłam ją za 15 zł, z kaszmirem. Ale to jest bardzo prosta kurtka, nie jest tak marszczona jak u Mirandy, ale stwierdziłam, że to jest mały detal, że, że w sumie podoba mi się ta mniej marszczona kurtka też, aczkolwiek wolałabym była taką bardziej zebraną w pasie, tak jak u niej to jest. Ale mam taką, więc włożyłam tą, żeby kolorystyka i materiał się zgadzały. No i właśnie, do tego, do tego paska, zobaczcie, takiego brązowego, skórzanego, szerokiego, tak jak u niej jest. Idealnie w kolorze praktycznie tej torby. No i nie miałam takiej sukienki, więc wybrałam moją skórzaną spódnicę, ale jest w bardzo za to podobnej kolorystyce, w takiej właśnie ciepłym brązie, który pasuje do typu Mirandy. I ta spódnica to jest ta taka moja vintage'owa, kolan przed kolanką wąska spódnica ze skóry naturalnej. No jest przepiękna ta spódnica, więc uważam, że nic nie straciła ta stylówka przez tą spódnicę. Kolorystyka, styl zachowany jak najbardziej. No i, no i torba trochę inna, ale bardzo jestem zadowolona z tej stylówki. Ale było mi bardzo gorąco, chociaż na szczęście ten dzień nie był aż tak gorący jak dzisiaj, bo bym się chyba ugotowała w tym płaszczu, pozując. No ale kochani, no i w zasadzie to jest wszystko, jak chodzi o tą o to wyzwanie. Bardzo fajne wyzwanie, bardzo pobudzające, dużo fajnych stylówek stworzyłam, wydaje mi się. No i kochani, jak będziecie to oglądać, to ja od razu też lecę oglądać program Justyny, żeby zobaczyć, co u niej, co ona tam wymyśliła. Także zachęcam też serdecznie. No i zapraszam Was już na następny program. Prawdopodobnie to będzie niedziela, chyba tak? Na hol ze super rzeczami, super rzeczami, po 2 złote z wyprzedaży, także także już zapraszam no i oczywiście zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie polubienie i do zobaczenia kochani cześć